2 kwietnia to Dzień Szczególny na całym świecie. Obchodzimy wtedy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji chciałabym Was zaprosić na krótki film, w którym rozprawimy się z najważniejszymi mitami dotyczącymi tego zaburzenia. Pierwszy mit dotyczy tego, że osoby ze spektrum autyzmu nie utrzymują kontaktu wzrokowego. Jest to właśnie bardzo powszechny, bardzo powszechny osąd, który krąży w tak zwanej opinii publicznej. Osoby ze spektrum autyzmu uważane są za takie, które unikają kontaktu wzrokowego, pochylają głowę i w żaden sposób nie komunikują się. To faktycznie jest sytuacja, którą możecie spotkać komunikując się czy pracując osobami ze spektrum. Ale nie jest to reguła. Czasami wręcz spotkacie osoby, które bardzo intensywnie wpatrują się w Waszą twarz lub patrzą pod pewnym kątem. Ważne jest tutaj nie ilość kontaktu wzrokowego, a bardziej jego jakość. Czy to, że ta osoba otrzymuje kontakt wzrokowy przez odpowiedni czas, czy patrzy na nas w taki sposób naturalny, czy bardziej wpatruje się intensywnie, dopiero wtedy możecie tak naprawdę rozpoznać ten symptom. Natomiast osoby, które faktycznie są w spektrum autyzmu, posiadają to zaburzenie, nie zawsze unikają kontaktu wzrokowego. Wbrew pozorom często są to osoby bardzo towarzyskie, więc dla nich ta rozmowa stanowi pewnie przyjemność, a kontakt wzrokowy jest dla nich takim elementem dodatkowym. Kolejny mit dotyczy tego, że osoby ze spektrum autyzmu unikają innych ludzi. To, że nie komunikują się w żaden sposób, czy nie integrują się na przykład ze swoimi rówieśnikami. To również nie jest prawdziwa informacja, chociaż tak naprawdę jest w niej pewne ziarno prawdy. Ponieważ osoby ze spektrum autyzmu bardzo często... Cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej, co to oznacza? Mają duże trudności w odbiorze niektórych bodźców, na przykład są przewrażliwione na punkcie dotyku, zapachu czy jakiegoś smaku lub światła. W tym momencie wyobraź sobie osobę ze spektrum autyzmu, która przebywa w bardzo zatłoczonej restauracji. Dla niej takie miejsce jest naprawdę trudne do zniesienia i bardzo niekomfortowe. Więc często ta alienacja, którą tak odbieramy i w ten sposób obserwujemy, wynika z tego, że osoba ze spektrum woli przebywać w ciszy, w skupieniu, w samotności, ponieważ wtedy tak naprawdę nie doskwierają jej inne bodźce. Bardzo często właśnie jest to dotyk i zapach. Zatem intensywne zapachy perfum, poklepywanie po ramieniu, przytulanie to często nie jest komfortowe dla osób ze spektrum. Pamiętaj więc, że jeśli taka osoba chce nawiązać z tobą kontakt, zachowaj pewien dystans i pozostaw tak naprawdę pewną rolę, jakby nawiązanie tego kontaktu po drugiej stronie. Kolejnym mitem dotyczącym osób ze spektrum autyzmu są szczególne uzdolnienia. Winne temu są między innymi różnego rodzaju filmy, które widzieliśmy na wielkim ekranie. W tym też jest oczywiście pewna nuta prawdy, jednak wcale nie jest to norma, czy nie jest to zbyt popularne u osób z ASD, że cechują jakoś specjalne uzdolnienia. Z drugiej strony osoby te mają bardzo często specyficzne zainteresowania i to takie, których większość rówieśników się nie interesuje albo nie interesuje się w takim stopniu. Bardzo często podczas mojej pracy zawodowej spotkałam się z dziećmi, z nastolatkami, którzy mieli niesamowitą wiedzę w jakiejś konkretnej, wąskiej dziedzinie. Najczęściej były to takie dziedziny związane z technologią, ale były również um, takie biologiczne tematy związane na przykład z zwierzętami, z dinozaurami. Wielu moich uczniów interesowało się na przykład pociągami lub innymi pojazdami. Wyobraź sobie, że za parę lat te osoby mogą osiągnąć naprawdę niesamowite wyniki w swojej pracy zawodowej, jeśli trafią pod odpowiednią opiekę. Kolejny mit, w którym niestety nie ma już żadnego ziarna prawdy, to informacja też bardzo powszechna, która mówi o tym, że autyzm można wyleczyć. Pamiętajcie, że autyzm nie jest chorobą, to zaburzenie, jest to odmienny sposób funkcjonowania. Teraz już nawet częściej mówimy właśnie o tym w ten sposób, aniżeli o zaburzeniu. Ponieważ są to po prostu osoby atypowe lub nietypowe. Wcale nie oznacza, że są gorsze, po prostu funkcjonują w nieco inny sposób. Być może mit związany z tym, że autyzm można wyleczyć powiązany jest z tym, że w miarę dorastania y, osób ze spektrum, potrafią coraz lepiej radzić sobie z różnymi trudnościami, więc z biegiem lat te pewne nietypowe zachowania, takie właśnie jak unikanie kontaktu wzrokowego, czy jakieś manieryzmy ruchowe, czyli specyficzne ruchy rękami, ukrywają. Tak naprawdę te rzeczy tak do końca nie zanikają, tylko my ich po prostu nie widzimy. Więc jeśli mamy osobę dorosłą ze spektrum, na pierwszy rzut oka wydaje się tak naprawdę, że nie ma ona żadnych trudności. Ostatnią informacją, którą chciałabym się z Wami podzielić, jest fakt zaburzenia pamięci krótkotrwałej. I to właśnie jest prawda. To znaczy, osoby ze spektrum autyzmu często cierpią na zaburzenie tej pamięci. Jak odczuwamy to w codziennych sytuacjach? Osoby ze spektrum autyzmu bardzo często mają tendencję do tego, żeby przerywać czyjąś wypowiedź, ale absolutnie nie robią tego z braku zasad wychowania, czy z braku ich znajomości. Zdarza się, że robią to właśnie po to, żeby odpowiedzieć drugiej osobie i boją się, że przy dłuższej wypowiedzi nie zapamiętają jej. Pamiętaj zatem o tym, że jeśli rozmawiasz z osobą ze spektrum, pozwól jej przerwać swoją wypowiedź i pozwól jej dać przestrzeń na to, żeby zadała Ci pytanie lub sama się wypowiedziała. Pamięć operacyjna dotyczy przetwarzania informacji bieżących, więc osoby ze spektrum mają czasami z tym trudność i nie są w stanie zapamiętać zbyt wielu informacji. Dlatego najlepiej, kiedy rozmawiamy z nimi, czy przekazujemy informacje w jakichś krótkich odcinkach czasu. Pamiętaj, że wiedza oznacza zrozumienie. Światowy dzień świadomości autyzmu.